raz. Ten kurs uprawnia mnie do klasy pierwszej lotniczej. Poświadczony jest notarialnie, ponieważ muszę to złożyć jeszcze do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Natomiast dlaczego ci to mówię? A mianowicie nie chodzi mi o to, żeby się pochwalić, tylko o to, że Poprzedni kurs na tak zwaną klasę drugą, czyli te wszystkie tam jakieś takie samoloty, nazwijmy to turystyczne, którym ty też możesz latać. Zrobiłem 9 lat temu, prawda? I zabrało mi aż 9 lat, żeby gdzieś się załapać na jakieś kolejne szkolenie. I y, y, mówię ci troszeczkę tak y, pod kątem, że aczkolwiek nie jest to w Policji mi mile widziane, prawda, że cel uświęca środki, prawda. Jak się kiedyś zaparłem, że skończę ten kurs, w zasadzie oba kursy, to się zaparłem y, pomimo tego, że y, przez od 2006 roku. W Polsce takiego kursu, jak teraz y, zrobiłem, nie było, prawda? Y, paru lekarzy już odeszło z tego świata, a mimo wszystko nie ma nikogo zainteresowanego zrobieniem szkolenia. I to z, takie same z, z chwile zwątpienia jak ja możesz mieć ty, prawda? No zdawałem raz, zdawałem dwa, zdawałem trzy razy, nie udało się. Potem zająłem się tam jakąś tam robotą. Być może, być może, jakieś tam parę groszy nawet lepiej się zarabiało, ale ta policja cieści tam po tej głowie chodzi, prawda? Przy okazji, jak już jestem. Pokażę ci parę wrażeń, jakie mam z tej Rumunii, a mianowicie to jest stolica Bukareszt oczywiście i nawet pod moim hotelem od czasu do czasu zaparkowywał tenże radiowóz, prawda? I widziałem, że jakąś tam interwencję mieli, bo typ w jakiejś takiej dziwnej maści, prawda? Wszedł i coś tam oglądał i wyprowadzili go do tego radiowozu. Coś tam sprawdzali, prawda. Oczywiście wszędzie dar się, prawda, ale to nie o to chodzi. Tego policjanta też gdzieś tam, że tak powiem, sfotografowałem. Oczywiście nie odważyłem się fotografować go z przodu. Zrobiłem mu tam jakieś zdjęcie z tyłu. No to to oczywiście nie jest policja, to już jest to moje szkolenie lotnicze, prawda, tak wyglądały symulatory, w których, że tak powiem, też się bawiłem. Ten, ten symulator bardzo ciekawy, prawda, praktycznie, no praktycznie naśladuje tam. Momencik, o i nas, to już, aha. I druga taka ciekawa sprawa, bardzo wielu policjantów tam y, obsługuje y, drogówkę, czyli y, i nie są oni tylko od łapania mandatów, tylko stoją po prostu na jakiś rondach, na jakichś głównych skrzyżowaniach i w godzinach szczytu napierdzielają, prawda? I sam widzi, że za chwilę, o, za chwilę on tam zacznie coś tam regulować ruchem, prawda? Tutaj moje zdjęcie jakieś z tego, z lotniska, prawda? Tak wygląda z wieży kontrolerów ruchu lotniczego. Ten, no, widok, prawda? I kolejna ciekawa sprawa, tego złodziejaszka, prawdopodobnie złodziejaszka, jemu, jemu sprawdzają kieszenie, prawda? Złapali go gdzieś tam na, na dworcu, prawda? Także... Ukradkiem ich sfilmowałem i tutaj lepiej widać prawda, trzech policjantów i ten gościu wyjmuje to co ma w kieszeniach. Także poniekąd jestem tutaj pod wrażeniem rumuńskiej policji, prawda? Tradycyjnie, jeżeli będzie chciał ze mną pogadać, to ten telefon prawda, a mianowicie 78927335. Natomiast puszczę ci tutaj jeszcze taki krótki filmik typu shorts, a mianowicie jedno zadanie egzaminacyjne, prawda? Y których, że tak powiem, którego możesz się spodziewać na teście Multiplus, a mianowicie robię to trochę w formie takiego shortsa. Coś podobnego zrobiłem już z symulatora. Mo może, może, mam cichą nadzieję, się uda, prawda? Taką... Pytanie tylko, czy mnie sły czy słychać? Całe zadanie MultiPlus. Tutaj masz po obu stronach jakieś tam zadania, no i musisz wybrać jedno z dwóch, także masz 50% szans. Mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi w tym wszystkim yy, dobra, to, to na razie, na razie na razie wystarczy yy, jak będziesz chciał yy, trochę yy, w tym momencie, tylko jeszcze nie wiem jak to jak to wyłączyć, prawda? No, spróbuję to jakoś jeszcze wyłączyć to nie będziemy tego oglądali w kółko nie będziemy oglądali tego w kółko Macieju, prawda? Dobra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. no Dobrze kochani, lecimy dalej z tym koksem. Teraz lecimy, lecimy tutaj na, na czata. Dobrze kochani, lecimy na czata. Jak ktoś będzie chciał jeszcze zadać mi jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Tutaj Wojtek Prałat, bardzo pomocny dla mnie, wysłał mi dużo materiałów ze szkoły policyjnej, no oczywiście muszę się pochwalić, że to mój wychowanek, prawda? Także jeżeli chcecie coś się Wojtka zapytać, to serdecznie zapraszam. Cześć Paweł. Paweł Nowak, Paweł Rutecki. Witam Panie Darku, jakie pytania najczęściej padają na rozmowie kwalifikacyjnej? No, To są już takie pytania bardziej z policji, prawda? Dlaczego do policji, kto jest tam komendantem głównym, jakieś tam zadania policji, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Mniej tutaj się spodziewa jakichś pytań typu podchwytliwych pytań psychologicznych. We Wrocławiu często chodzi o godność człowieka, prawda? Z tą godnością człowieka to różnie bywa. Bo Niby ta godność się należy każdemu, a powiedzmy już na granicy białoruskiej to y, może być z tą godnością różnie, prawda? Jeżeli y, na przykład y, dany policjant na rozmowie kwalifikacyjnej jest w mundurze, to możecie zapytać jaki ma stopień i tak dalej, i tak dalej. Także... No nie są to jakieś trudne pytania. Warto z, zdobyć konkretną giełdę na, konkretny, na konkretną komendę. prawda? Wiem, że czasami w Katowicach jest spory problem z przejściem. Poza tym, jeżeli nie przejdziesz, to stosują starą metodę, dają ci 35 punktów, tak, żeby, żeby ci zabrakło tam jakiegoś tam jednego czy dwóch punktów, prawda? I niby wszystko fajnie, a oblałeś, prawda? No, jeżeli śledzisz, powiedzmy, dosyć uczciwie moje materiały, czy tam materiały kogokolwiek, innego, to raczej nie będziesz miał problemu, jeżeli tutaj też jesteś tak jak Wojtek Prałat, pasjonatem policji, nie boisz się, że dostaniesz na tej szkole przysłowiową w dupę, prawda, czy nie wstawią ci w przysłowiową, nie powiem co, to masz sporą szansę policjantem zostać, prawda. Ja z reguły radzę, żeby śledzić yy, miejsca, go, nie tyle miejsca Google, prawda. Zaraz Ci pokażę, na czym, na czym ta moja zabawa polega. To jest na podstawie, momencik obserwujesz, prawda, i wpisujesz, powiedzmy sobie, są, są wiadomości, już momencik są wiadomości, Google, prawda? Ja sobie wpisuję, powiedzmy, rekrutacja do policji. Daj mi szansę. Rekrutacja do policji. No i masz tutaj yy, różne tam jakieś ciekawe, ciekawe rzeczy, prawda, czyli nabór do policji w Katowicach, nowy tryb naboru do policji i tak dalej, i tak dalej, ile zarobisz jako policjant. Także, o, gigantyczny nabór do policji w Krakowie, możemy zobaczyć, co to jest za gigantyczny nabór do policji w Krakowie, prawda, no, 120 nowych policjantów, złożyło. Akurat nie to jest nabór z września, prawda? Także trochę czasu od tego artykułu minęło. Natomiast jeżeli kogoś interesuje, niestety powoli kończy się yy, sprawa policjanta w kole. Już momencik, yy, momencik, koło policjant niestety yy, sprawa yy, policjanta w kole, tylko nie mogę tutaj go znaleźć, koło po, policjant, yy, koło policjant postrzelony, prawda? Aha, aha, tu to niestety samobójstwo policjanta z koła, ale chodzi o tego policjanta, który kiedyś tam, dawno temu postrzelił jakiegoś tam domniemanego yy, dilera, narkotyków, prawda i niestety za tego gościa się już zabierają. Prokuratura uznała, że jest jakieś, no nie dopatrzył ten policjant za bardzo swoich obowiązków, prawda. I taka smutna sprawa, że będzie raczej uka rany, prawda. Dobrze, tutaj bez handla, za dwa dni rozpoczynam swoją przygodę z policją. Dobrze, PO i y, -y, -y. Wielkie, panie, wielkie dzięki panie Darko poszedł MS jak złoto z pana materiałami z YouTube'a. No mówię... Y nic tam jakiegoś cudownego w tej chwili nie ma. Po prostu przygotuj się w miarę. Samo to, że się już przygotujesz w miarę rzetelnie, to jesteś lepszy niż 99% innych kandydatów, którzy idą na przysłowiowego. Tata wariata. Rafał 17, 17 7, 1 rok, 5 miesięcy służbie. Wierny, elitarny. Dzięki, Rafał. Wojtek Prałat. Pytania na rozmowie to między innymi jakie są środki przymusu? komendanci, parę słów o sobie, stopnie i tak dalej. No mówię, Ameryki tam nikt nie odkrywa. Fake. Czy orientuje się ktoś, czy szkoła policyjna zostaje znów zmieniona z 6 miesięcy na 4,5? No, przez tą pandemię się wszystko może zmienić. Dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś do mnie pytania, to, to mówię ostatnia szansa do zadzwonienia do mnie na telefon, ponieważ nazwijmy to jest taki okres świąteczny, to za bardzo nie będę przeciągał tego hangoutu. Mam tylko jedno pytanie, czy ewentualnie chcecie, żebym puszczał właśnie takie te pierdolniki typu typu ten filmik, tam 30-40 sekund, jako shorts na YouTube takie krótkie omówienie, krótkie omówienie jakiegoś tam zadania selektowego, prawda? Także yy, widzę, że chętnych nie ma, także na tym kończę i mówię jeszcze raz, jak gdzieś tam jesteś, to zainteresuj się tą policją. Ja naprawdę, yy, jak gdzieś jestem, nawet w obcym mieście, to staram się o momencik, to jest akurat nie mój synek, prawda? Natomiast nawet jak jestem w obcym mieście, to staram się gdzieś y, zwrócić uwagę na tą policję, prawda? Y, proszę bardzo, tutaj Tutaj powiedzmy jest takie, takie, że tak powiem, mo, moja jakaś twórczość artystyczna. Wszędzie, gdzie zobaczyłem jakieś tam policyjne fiki, miki, to starałem się zrobić jakieś zdjęcie, prawda, tutaj łańcut, tutaj Wrocław. Także nawet takie drobiazgi potrafi, po. Że tak powiem, świadczą o tym, że y, możesz coś tam o policji się. O, tutaj jest na przykład jakiś motocykl policyjny, prawda? Proszę bardzo, prędkość maksymalna 223 km, 223 km, pojemność 1170, prawda? Czyli raczej takiego zioma jak ja spokojnie dogoni, prawda. Tutaj jakieś, to jest chyba zielona góra, prawda. Tu jakiś pan policjant i tak dalej i tak dalej. Mówię, jeżeli taka służba jest dla Ciebie, jeżeli nie przeszkadza Ci to, tutaj nie wiem czy to we Wrocławiu, dziabnąłem w Krakowie czy w Warszawie. Także czasami się boję robiąc te zdjęcia, ale o, tutaj w Stanach Zjednoczonych, prawda? Dobra, kochani, mam nadzieję, że mam nadzieję, że na dzisiaj wystarczy. Jeżeli ktoś jeszcze jakieś ma ostatnie pytania, to już na czacie. Zapraszam na Discorda, którego tutaj Rafał vlog że tak powiem nadzoruje no i jeszcze momencik to mi, co w związku z planowanym radykalnym zwiększeniem etatów, czy będzie łatwiej się dostać, co z obecnymi brakami kadrowymi, jeżeli to zwiększenie etatów będzie rzeczywiste, to będzie się naprawdę łatwiej yy, dostać, prawda? Ale... Co innego jest gadanie na takie potrzeby polityczne, a co innego wychodzi często w rzeczywistości. Także trzymajcie się moi kochani. Cześć i do następnego razu.